Aby móc skonfigurować moduł, przy pierwszym uruchomieniu należy zalogować się na użytkownika, który został wskazany podczas instalacji jako administrator programu. Przed pierwszym uruchomieniem należy zweryfikować konfigurację. Klikamy żółtą ikonę z zębatką w prawym górnym rogu ekranu i przechodzimy w zakładki Mailing. W polu bazowy adres URL powinien być wpisany adres www efektywnego komornika, tak aby po otrzymaniu maila z potwierdzeniem wykonania zadania w szybki sposób się do niego dostać. Aby móc otrzymywać e-maile dotyczące zadań, należy w aplikacji komorniczej uzupełnić dane użytkowników o adres, tak jak na wyświetlanym przykładzie. Kolejnym krokiem jest przycisk Konfiguracja e-mail, która polega na synchronizacji serwera Państwa Poczty. W kolejnym oknie należy nacisnąć zielony przycisk Dodaj konfigurację, po czym uzupełnić wszystkie pola analogicznie do wyświetlanego przykładu. W razie wątpliwości prosimy o skonsultowanie się z informatykiem kancelarii. Zadania otwierają się jako domyślny widok efektywnego komornika. W górnej części modułu znajdują się filtry umożliwiające wyszukanie zadań po nazwie, ID lub stanie wykonania. Domyślnie zaznaczone są zadania otwarte i do wykonania. Na liście poniżej wyświetlane są wszystkie wyniki aktualnie włączonej filtracji. Aby zlecić zadanie innemu pracownikowi naciskamy przycisk Nowe zadanie i w kolejnym oknie wypełniamy pola zgodnie z opisem. Przykładowo, w polu nazwa wpisujemy zapytanie EKW, przypisujemy użytkownikowi Jan efektywny, dodajemy krótki opis, a w ostatnim polu uzupełniamy sygnatury, których dotyczy zadanie. Pozostawienie zaznaczonego checkboxa przy opcji obserwuj pozwoli nam na szybkie wyfiltrowanie i podgląd zadania. Po naciśnięciu przycisku Zapisz zostaniemy przeniesieni do widoków zadania. Jeżeli do konta danego pracownika w programie komornika jest przypisany adres e-mail, efektywny komornik wyśle wiadomość z powiadomieniem o nowym zadaniu. Pracownik, któremu zleciliśmy zadanie, po otwarciu go zobaczy, kto zlecił, kto obserwuje treść wiadomości i listę spraw egzekucyjnych, których dotyczy. Sprawy można przekazać bezpośrednio do modułu, klikając w przycisk z dwiema strzałkami. Na omawianym przykładzie przekażemy je do modułu EKW. Lista spraw jest interaktywna. Naciskając na sygnaturę można ją skreślić. Opcja przydatna przy wielu sprawach w zadaniu. Naciskając przycisk plus można dopisać sygnatury bezpośrednio w zadaniu. Kolejne przyciski służą do kopiowania spraw i eksportowania zadań do PDF. Po wykonaniu zadania można dodać komentarz z możliwością podłączenia załącznika. przekazać jakiemukolwiek innemu pracownikowi lub zakończyć, naciskając odpowiedni przycisk. Zakończenie zadania jest równoznaczne ze zmianą jego statusu i automatycznym przejściem do widoku listy modułu zadań. Jeżeli mają Państwo pytanie dotyczące działania aplikacji lub instrukcja jest niezrozumiała, prosimy o napisanie maila na pomoc.małpa.efektivo.pl Po otrzymaniu zgłoszenia niezwłocznie się odezwiemy i pomożemy.